Siema. Siema. Dzisiaj odcinek na temat wody i gazu. Dokładnie. Zapraszamy. Zapraszamy. System wodny w naszym wanie to generalnie numer jeden to zbiornik wody. Jak tutaj widać, to jest zbiornik Fiama, 70 litrów. Bardzo charakterystyczny taki niebieski kolor z czerwoną taką Nakrętą. nakrętką. Nakrętką, tak? Później mamy pompę też firmy FIAMA. jak Tutaj będziemy widać to jest 10 litrów na minutę pompa na 12V która to pompa? Fiama. Aqua 8 10 litrów na minutę pompuje i później jest ten regulator ciśnienia eee, obok zaraz obok który reguluje ciśnienie i dzięki niemu mamy ciśnienie takie jak w domu generalnie z, z kranu tu ten niebieski wężyk to jest to jest e, odpowietrzenie. odpowietrzenie, albo taki wężyk przelewowy, który zapobiega e, przelaniu e, zbiornika wodnego. Tak, że on jest tam pod, wyżej podłączony. Nie widzę. nie widać. Um, no. Są zaworki wszędzie po, po podłączane, że w razie czego można sobie to pozamykać tak jak tak się tam chce. Tak, tutaj widać jeden na przykład. Tak, jakby w razie czego coś trzeba było oczyścić, to można było tu i tam i. Dobrze. No, tutaj mamy y, malutki zlew. Tak, leciutki malutki. Leciutki malutki zlew, który jest połączony później z y, zbiornikiem na szarą wodę pod samochodem. Mhm. I te produkty generalnie i zlew, i. Y, y, y i baterie. baterie. Kupiliśmy na Allegro, prawda? Tak. Kupiliśmy na Allegro i sprawdzaliśmy. Działają. Tak. To jest fajne. Super. Naprawdę tak multifunkcyjne. multifunkcyjne. Kupiliśmy kupić taką wyciąganą. Chciałbym sobie pruśni zrobić, ale tam też możemy podłączyć to, do, do podgrzewacza wody. A tu mamy em, osobny kurek na wodę pitną. I tutaj będzie właśnie te małe drzwiczki. Tu mamy to jest właśnie schowek na ten no otobaniak, który będzie tutaj zamontowany i będzie woda pitna tutaj z niego. I ta woda pitna będzie pompowana za pomocą e, pompki? Za pomocą, za pomocą pompki takiej zanurzeniowej, takiej malutkiej, też na 12V. No. Więc tej wody, tej wody z dużego baniaka nie będziemy używać jako tako do picia z różnych miejsc będziemy ją nabierać. Tak. Będziemy kupować wodę i wtedy przelewać ją sobie tutaj do tego małego baniaka i w razie potrzeby będziemy się chciało pić, to tylko pyk, pyk i już mamy szklaneczkę wody. A jeszcze powiedz nam, gdzie jest e, włącznik pompy wody? Włącznik pompy wody tutaj jest, pyk, pyk. Na razie nic nie jest podłączone, więc nie działa. Ale tutaj Ale łatwo dostępne. I działa. Wszystko pod ręką ładnie. Tak jest. No i tutaj mamy prysznic. E... Mam, zainstalowaliśmy też yy, termometr, termometr. Eee, też kupiłem na Allegro, który pokazuje ładnie temperaturę wody, bo z tym podgrzewaczem gazowym to tak eee, czasem można się poparzyć, tak, tak grzeje. Eee, też mamy specjalną słuchawkę, na której jest funkcja on off, tak żeby też Można ograniczyć zużycie wody i nie tylko regulować yy, na baterii tutaj no i tu jest nasz kibelek, to jest nasz brodzik, na razie jest taki porysowany i brudny ale to będzie wszystko wyczyszczone, na nim jest jeszcze folia generalnie teraz tak e, i tu mamy też kibelek tak, na razie to jest, jest tylko tak wstawiony portapoty excellence, Porta, excellence. będzie zabezpieczony żeby nie jeździł po całym tym aha i tu jest generalnie wlew wody mamy go w środku, na razie jest tak wyprowadzony będzie później przetwierdzone, prawda? Będzie później przetwierdzone i, i, i zrobione tak, jak ma być. Więc tak wygląda nasz system wodny. Możemy jeszcze pokazać... Prysznic, prysznic, do budowy prysznica użyliśmy, użyliśmy paneli PCV. Mhm. I po spięciu wszystkiego, po, po ułożeniu już takiej konfiguracji, konfiguracji jak powinno być zasylikonowaliśmy wszystkie połączenia i działa. A powiedz jak z odpływem wody, jak to będzie funkcjonować? Odpływ wody jest ze zlewu i z prysznica połączony i wychodzi pod auto do, do zbiornika na szarą wodę. Tam, tam w widać. Mhm. Do zbiornika na szarą wodę. Eee który jest wykonany z rury e, kanalizacyjnej dwusetki tak podpatrzyliśmy to u e, znajomych e, z innego kanału na YouTube z podróżowania też coś podobnego tam mają więc pomyśleliśmy, że to dobry pomysł i, i można to tanio samo zrobić więc dzisiaj kontynuujemy pracę z prysznicem i ogólnie z całym systemem wody eee, instaluję zbiornik wody 70 litrów najpierw wyciąłem tą dziurę tutaj tego oryginalnie nie ma, bo można zamontować gdzie się chce jak się chce eee, to jest wyjście wody tu jest wejście wody, też oryginalnie nie ma tych dziur bo można sobie zamontować ten zbiornik jak się chce użyłem do tego po prostu tego naręcia, którego używaliśmy wcześniej do wiercenia dziur teraz będę podłączał pompę tu jest wyjście na prysznic też gdzieś na tej wysokości mniej więcej będzie zlew e, e, i, i kran od kuchni zabezpieczę też cały zbiornik To będzie łatą w ten sposób taka L żeby to się nic nie ruszało i zobaczymy jak to pójdzie zamontowałem już ramę Trzymającą zbiornik na wodę. Teraz zakładam już rury. Będę je docinał. No, takim specjalnym katerkiem. Potrzebuję tylko taki mały kawałek, więc mogę sobie korzystać z tego, co to za dużo. tam tylko tą górną część do boku i kręcę góry, się ucina. Kręcą znowu dwa obroty, Kręcam znowu. Krętkę, nakładam pierścień. Myś miałem kalibrator tutaj jeszcze. Kalibratorem poszerzam trochę ten wylot. żeby to ładnie się tam dopasowało. Teraz ściskam ten element. Ładnie musi kliknąć. O, muszę zgrać. Teraz zakręcam tylko to. Więc kolejny etap mamy za sobą. Zamontowaliśmy 70 litrów zbiornika na wodę Tutaj jest pompa Obok jest regulator ciśnienia Wszystko połączone na rury PEX Dodałem też zawór Teraz tutaj jest zaworek I na końcu zaraz też za regulatorem ciśnienia Jakby coś trzeba było wymienić albo przyczyścić to, to mogę to po prostu odciąć i woda tu się nie będzie rozlewać po wszystkim Półenka turystyczna. Bardzo prosto się montuje. To jest tak zamontowane to się wyciąga, obraca się i już można gany kłaść na tym. Pum, ciach. Tu jest mała ludzka butla, 220 ml. Wpadam się tylko na zablokowuje się to. No i tak. I już mamy gotować. I już mamy gaz. Super. Backup. Ta Back butla na jakieś dwie godziny starczy gotowania czy coś takiego. A propos gazu, to pozwoliliśmy sobie na mały luksus i mamy piekarnik na trzymanie, więc yy, w pełni funkcjonalna kuchnia będzie. tylko zmywarki brakuje tak naprawdę. Yy, jest to model Voyager 4500, przeznaczony do. Kamperów. kamperów i łodzi jest zasilany LPG no ładny piekarnik są cztery, nie, dwa palniki później tutaj jest opcja tostowania czy tam czegoś takiego, pieczenia jakiegoś no ładny piekarnik dość duży tak akurat na pizzę dokładnie. to jest główne urządzenie, które mamy na gaz to jest główne urządzenie, które mamy na gaz będziemy na nim gotować i piec i cieszyć się z niego eee, drugie urządzenie na gaz to jest podgrzewa wody Tak. tutaj znajduje się tuż obok jest ja on zamontowany tutaj, widzisz? Tak, oczywiście wiecie jest konstruowane? tu jest ten podgrzewacz gazowy tak, pomyśleliśmy tak, że, że to będzie wysuwane w razie kąpieli to po prostu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby otworzyć drzwi na chwilę wiadomo, nie będziemy się tu kąpać godzinami brać e, prysznica godzinami więc jest to idealal, idealne rozwiązanie tak, dla nas tak, żeby mógł się ze spokojem tutaj wentylować tak, bo to nie jest przeznaczone do, do montowania wewnątrz w pomieszczeniach zamkniętych e, jest dlatego takie rozwiązanie Na każde urządzenie jest zaworek, tu jest zawór na, na podgrzewacz. Zamykamy i nie ma gazów. Tam głębiej jest drugi zaworek na, na połączenie właśnie do, do, kuchenki. do kuchenki. Ok, dobra. Tu jak widać regulacja jest też temperatury, jest jakaś tam pokrętełka i w coś tam, coś tam dokładnie Rekulacja temperatury cały system gazowy jest zasilany z butli która jest bardzo szczelnie zamknięta jak widać w specjalnej kabinie tutaj butla jest 11 kilogramowa Taki, tak zwany gaz bank tutaj wchodzi gaz tą oto tym oto wężem, jest yy, wysokie ciśnienie wchodzi, a tu później yy, jest regulator ciśnienia. Wystarczy odkręcić ten zaworek i leci gaz do innych urządzeń. I tą butlę zamówiliśmy z UK. Yy. Tak, jest to butla, która ma zawór yy, pozwalający na tankowanie na stacjach. Normalnie na stacjach benzynowych, bo jest ona tankowa... możliwość tylko tankowania tej buty do 80%. Czyli nie ma możliwości, jak tu widać zresztą, na 80% overflow protection. Nie ma możliwości jej mhm. przetankowania, bo gaz się rozpręża pod wpływem temperatur i, i może powodować e, wybuch, że tak powiem. tak butla więc... jest przytwierdzona pasami, dwoma tak jak tak. przepisy tam kamperowe mówią, to są dwa pasy tutaj e, jest zabezpieczona że nic nie lata, nie rusza się tak. jest też e, o, tam. odpowietrzenie, tam jest ujście gaz jest cięższy od powietrza więc, e, więc jak kto to poleci na dół i, i od tego jest ta dziura na dole tak, cała ta skrzynka cała ta kabina, w której jest ta butla jest również jest zasylikonowana jest zasylikonowana i szczelna jest też uszczelka wokół drzwi. Uszczelka dana wokół drzwi tak. dodatkowo. Więc nie ma prawa tam nic lecieć. Zresztą widać, że całkiem ciężko no, ją zamyka. Ciężko się zamyka. I do tego do tego jeszcze mamy yy, Czujnik gazu? Tak. Są różne, różnych gazów. To jest, tak, różnych gazów też gazów jakichś tam paralizujących, jakby ktoś nas tutaj chciał e, zagazować innym gazem. niż biogazem. Nie, nie, nie wiem, czy na takie gazy tam z e, tylnej części ciała też działa, ale no, si się okaże, czy będzie można tu bąk Się puszczać, okaże. Nie? Jak nie będzie można bąku puszczać, bo będzie to pikać cały czas, to wywalamy. To <laughs> no i tutaj mamy i tutaj mamy do do gazu, do tankowania zwykły taki końcówka, mamy też przejściówki na wszystkie kraje Europy więc powinno być nie być problemu z tankowaniem na no, stacjach po docięciu rorek Zakładam najpierw nakrętkę i później ten specjalny krążek. Podobna historia jak przy wodzie, z tym, że teraz nie nakładamy w ogóle taśmy teflonowej ani nic takiego, tylko nakładamy taką multipak specjalnie przeznaczoną pastę do, do uszczelnień gazowych. Nakładamy troszeczkę to na koniec. i uszczelni na połączenie przed, yy, przed puszczeniem gazu w ogóle będziemy sprawdzać wszystko, całą instalację u autoryzowanego testera, więc yy, no worries. odcinek o gazie i instalacji wodnej w naszym wannie. Tak. chcieliśmy tak pokrótce opowiedzieć bez błędnego przedłużania ale jak macie jakiekolwiek pytania czy jakieś komentarze to jesteśmy jak najbardziej otwarci na, na wasze sugestie bądź pytania mm. więc dajcie znać, napiszcie w komentarzach albo wyślijcie nam jakąś wiadomość e, z chęcią odpowiem na wasze pytania tak, jeśli, jeśli ktoś buduje coś, próbuje na własną rękę zrobić to, to śmiało możemy coś podpowiedzieć bo już wiemy jak to jest. Dokładnie. Swoje przerobiliście. S swoje przerobiliśmy. O właśnie. Tak. Mhm. Więc e, dziękujemy za ten odcinek. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Jeżeli podoba wam się ten content, podoba wam się ta e, taka atmosfera tutaj naszego bloga i community jakie tworzymy, to mhm. subskrybujcie, dajcie lajka, komentarz. Subskrybujcie, tak. <śmiech> Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Pa!